Ci, to Ty mnie nawiedziłaś Z Tobą chcę być Dziś wiem, że Ty mnie wybrałaś I w dobrem umacniałaś Więc służę Ci Ave Mary! Ty mnie prowadziłaś, z Tobą chcę żyć. Ty mnie doprowadziłaś do swojego. Do ciebie na wieczności, Aha. Na